No, cześć. Witam cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy hangout będzie krótki, ale dwa tematy poruszę. No mianowicie pierwszy to jak policja dość skutecznie odwołała się od badań na broń. A pomimo tego, że sprawa mojego widza nie była jasna, to w WOMP jeszcze się okazało, że dostał orzeczenie negatywne, na podstawie tego, że nie został dobrze zdiagnozowany wcześniej w kierunku prawidłowej lub nieprawidłowej osobowości, prawda? Czyli pytanie jest takie, czy, czy ludzie się powinni w ogóle diagnozować w kierunku prawidłowej czy nieprawidłowej osobowości, jeżeli są po prostu normalnymi ludźmi starającymi się o pozwolenie na broń myśliwską. I drugi temat będzie o pacjencie, który przyszedł dzisiaj poradzić się w sprawie yy, yy, zabranego prawo jazdy za marihuanę, za za poziomy THC, prawda? I zacznę ten pierwszy przypadek, a mianowicie w jedny, Dzień dobry, prosiłbym o, jeżeli możliwe, o konsultację w sprawie na broń, którą wykonywałem w WOMP-ie i orzecznik wydał mi negatyw. I moje pytanie brzmi, czy tak mogła zrobić Skoro psychiatra się nie określił, czy mam jakąś chorobę, czy nie mam. Jest to dla mnie o tyle istotne, że oprócz pozwolenia na broń, mam również koncesję ministra na sprzedaż. tą decyzja jest bardzo krzywdząca i tak dalej. I tak dalej. I tak od słowa do słowa wyszło na to, że policja tam na tego dżentelmena miała jakieś papiery, był on zamieszany, nie tyle, że miał jakąś sprawę czy wyrok, tylko dopiero tam się coś szykowało, no i co tu mówić o domniemaniu niewinności w Polsce, chociaż, mówię, ani nie był prawomocnie wskazany, coś tam, jakby to powiedzieć, sprawa była w toku. Żeby było jeszcze śmieszniej, z tym gościem się już po prostu zaczął dogadywać, czyli być może w ogóle nie będzie żadnego wyroku, tylko ugoda, prawda? Ale niestety policja tam przez parę minut była zamieszana i... No i napisała takie odwołanie. Natomiast... Yy, w Wąpie podeszli do tego trochę inaczej, a mianowicie psycholog i, i, i psychiatra jakoś tak napisali, że w zasadzie po, paru, po parominutowej, po parominutowym takim jakimś przepytaniu tegoż to gentlemana po prostu stwierdzono, że Yy, Niedokończoną niego obserwację w kierunku jakichś zaburzeń osobowościowych, wskazana obserwacja i pogłębiona diagnostyka osobowości w ramach PZP lub gabinetu psychologicznego czyli typowa grana zwłokę, ponieważ nikt nie dostanie papiera czy jakiegokolwiek dokumentu o takiej czy siakiej osobowości na podstawie jednej wizyty u psychiatry lub y, psychologa, prawda? Także y, totalna nazwijmy to masakra, prawda? I żeby było jasne, y, to było y, orzeczenie wydane w trybie odwołania, czyli takie orzeczenie jest Ostateczne, jedyne w sumie co można zrobić to iść do sądów jakichś tam różnych i no i się sądzić, prawda, do usranej nie powiem co, prawda. Czyli niestety można dostać orzeczenie lekarskie, że należysz do osób wymienionych tam w paragrafie, w artykule 15 ustawy i nie możesz dysponować bronią, prawda. A te osoby, to są osoby chore psychicznie lub, lub nadużywające alkoholu. No i, i, i nawet jest sprzeczność, prawda? Czyli jeżeli nie, nie, nie poszerzono, że tak powiem, tej diagnostyki, to na jakiej podstawie stwierdzane jest, że ktoś jest tam chory psychicznie, prawda? Także żebyś wiedział, że różne sprawy karne czy inne, które masz na sobie to yy, i które, w które została zamieszana policja w zasadzie dyskwalifikują cię z posiadania broni, czy, czy tam do jakichś celów sportowych. No zakładam, że ten pistolet, który tu widzisz, ten czy tamten jest do celów sportowych, sobie tam postrzelasz, prawda czy taka strzelba jak tutaj być może się nadaje i do celów łowieckich, prawda ale nie jestem nie jestem znawcą broni w ogóle, także przyjmijmy że to jest ta strzelba do celów sportowych jeżeli masz do mnie jakieś pytanie możesz zadzwonić 783 273 335 Udzielę informacji, jakieś tam odpowiedzi. Telefon mam, także jedyne co musisz, to zadzwonić na ten numer. Natomiast to, co powtarzam na każdym hangoucie, to jest tylko numer do hangoutów. Ten telefon leży tutaj w pracowni. I jak leży tutaj w pracowni, to niestety nie odbieram tego telefonu w żadnej, pod żadnym jakimś tam innym pozorem, prawda? Po prostu leży sobie, zadzwonisz to zadzwonisz, nie zadzwonisz to nie zadzwonisz. I druga sprawa jest dżentelmena, który przyszedł do mnie. A proszę jeszcze o jedno, jeżeli mnie słychać, to daj znać na tam na czacie, czy mnie słychać, po prostu chcę być pewien, że transmisja idzie w jakimś dobrym kierunku, prawda, że, że nie ma problemu i mnie po prostu słyszysz. No i równie dobrze możesz zadać pytanie na czacie, ale pierwsza rzecz mnie interesuje, czy, czy mnie słychać. I yy, druga sprawa, przyszedł do mnie dzisiaj facet, i, I jaka jest jego sytuacja? No, mieszkał w Holandii, przyjechał na majówkę do Wrocławia i w czym jest ból, że w Holandii palenie trawy czy tam jakieś tam konopi czy czego innego no jest legalne, prawda? Ponieważ pracował tam już wiele lat, to od czasu do czasu tam sobie weekendowo, weekendowo coś zapalił. Przyjechał do Polski na Majówkę i niestety schaltowała go policja. W jakim sposób oni wyczuli tą trawę, to nie wiem, zrobili test. Najpierw ze śliny, potem z krwi, no i zabrali prawo jazdy i tyle. No. I ten pan, y, y, tam się jakoś tam sprawa się ciągła, y, no i w końcu skierowano go do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Gdzieś tam po jakimś pół roku i co się okazuje, prawda, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy badają mu mocz i znowu w topa, bo THC w moczu, THC we krwi. Facet się odwołuje do Łodzi, czy do innego jakiegoś tam instytutu bezskutecznie. I nie wie dlaczego, prawda. I teraz podszedł drugi, podszedł drugi raz. Podszedł niestety drugi raz na to badanie i pomimo tego, że już nazwijmy to był czysty, to znowu dostał znowu dostał orzeczenie negatywne, prawda? I, i niestety, jeżeli złapią cię dwa razy, czyli raz złapała go policja drugi raz złapała, złapał go WOMP, no to traktują cię jako narkomana, alkoholika, czy osobę uzależnioną i niestety musisz mieć udokumentowaną roczną abstynencję z danego środka, prawda? No i jedyna porada, jaka, jaką mogłem udzielić, to po prostu pójście do terapeuty uzależnień, pójście do psychiatry i załatwienie sobie takiego takiej rocznej zaświadczenia o rocznej abstynencji. No i problem jest taki, że takiego zaświadczenia o rocznej abstynencji raczej jeżeli nie masz bardzo dobrego z psychiatry w rodzinie to nikt ci czegoś takiego nie wystawi. I, I on chce teraz podejść za, za jakieś tam 2-3 miesiące i mówię, no czysty już, już nazwijmy to jest po tym, po tym, co się stało, natomiast nie oznacza to, że przejdzie badania. Także, że no, smutne takie przypadki Natomiast musisz sobie uświadomić jedno, że w tej chwili policja. W tej chwili policja jest nastawiona na pozysk mandatowy, prawda? Pierwsze lepsze artykuły prasowe proszę zobaczyć prawda Kierowcy coraz więcej piją, blisko 500 pijanych kierowców. Pije i jeździ, dzwoniłem na policję, akcja z 6 poranek wpadło 5, prawda. 200 pijanych kierowców dane przerażają, Tarnowskie Góry, kierowca autobusu i tak dalej, i tak dalej. Jakie konsekwencje? No, także, jak chcesz wiedzieć, jakie konsekwencje... O, nie mogę oglądać, bo mam ad bloka, ale no, zabawa jest taka, że jesteś ten zły, kary z dupy, dziesiątki tysięcy złotych w tej chwili. Dziesiątki, znaczy może nie dziesiątki, ale parę tysięcy złotych na pewno jest. I ciężko się... I ciężko się... ciężko się wyśmigać. Dobra, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I do zobaczenia wkrótce.